Musieliśmy się delikatnie przykitrać, bo dzisiaj strasznie pada. To dobrze, bo lepsze powietrze jest. Idzie wytrzymać. Teraz jest jak Gdzie jedziemy? Jedziemy do Tiger Parku. Zobaczycie tygrysy. Są tam małe duże. Spróbujemy zbić ceny Myślę, że wydamy że jest tysiąc watów. Wiem, że tam nie używają żadnych narkotyków, nie używają tam narkotyków. nie śpią. Tylko normalnie, a one są przyzwyczajone do ludzi Przestanie padać, zaraz lecimy Właściwie to wszystko koncentruje się wokół wielkiego Buddy, który jest tam To go nie widzicie, bo padało budę z powitych murami. Idziemy coś kupić, jakieś gumy Coś do picia Wybór w ciaskach, w chipsach Tego typu rzeczach Ryż w wielkich workach Ryż jaśminowy Ale tutaj żadnych gum nie ma Zaraz zobaczymy no też do picia jest A to nie wiem co to jest Po 30 batów Bazy na zupy coś takiego tutaj chyba nic nie ma przejdę się dalej to jest w tych butelkach tutaj zielonych to jest benzyna będziecie tutaj zobaczyć gazolin sprzedają ją też na stoiskach Koło ona jest zazwyczaj droższa Tajlandia znana jest z miejsc, w których można spotkać tygrysy lub słonie. Rezerwaty przyrody i parki narodowe są już zdecydowanie za małe, aby te gatunki mogły egzystować w naturalnych warunkach. Jako miejsce do odwiedzenia wybraliśmy tylko takie, w których zwierzęta żyją w jak najlepszych możliwych warunkach. Tygrysy są nieotumanione ani nie są przypięte łańcuchami, jak to miało miejsce w przeszłości. A to dlatego, że są od urodzenia uczone współżycia z ludźmi. Do takich miejsc można zaliczyć Tiger Park Phuket, który jest nieopodal duża, na którym znajduje się Wielki Buddha, którego mogliście zobaczyć na jednym z naszych ostatnich odcinków. Istne tropiki, co tutaj się dzieje. Zobaczcie, jak to jest gęsty las tropikalny. Ogólnie idziemy teraz zobaczyć, Tygrysa z wyjętego, pens. Dobra, taka atrakcja kosztuje za dużego tygrysa 900 batów. Nie mogą schodzić ceny ponad. A jaki jest plan to? Idziemy na, do klatki, do dużego tygrysa, prawdopodobnie do klatki, tam spędzimy 20 minut w dwójkę, aparat mamy swój, także robimy swoje zdjęcia, kamerę ustawię i po prostu będzie nagrywała obok i tyle, nie? żebyście mogli zobaczyć jak to wygląda, widzieliśmy największego tygrysa, tu już je widać, nie wiem czy to jest duży czy średni, zobaczcie Klatka pod prądem Dobra, idziemy Beka, muszę żyć tutaj? Lecimy Okay. Ale tutaj Gęsto Zapach ciekawy, co? Okay. Left or right? Ok Hello. Hello. Good morning. Good morning. Don't touch the head, face, and front palms. Okay. You can touch me back, tail, and back palms. Okay. And you must afford the tiger from behind only. When you touch the tiger, touch it firmly, firmly. Don't touch it soft. Oh. Firmly. Yes. Oh, okay. When oh, okay. you take photos and video, no flash. No flash yeah I have it off so You yeah. wanna bring uh, to to camera inside right Yeah yeah stress <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> Uh we have electric wire around the room. Don't cut it open. Okay Okay my on here Uh, so uh we have it twenty um, minutes. Uh oh, 15, 15 minutes. all mm -hmm. yes. the time. Oh my god <laughs> Hello, yeah, oh my god. <laughs> uh, inside we have electric to, no touch, okay one? The the trees also, no yes. touch. Okay. <laughs> <laughs> So we here the back, wall Tak, <laughs> no. <laughs> Ułóż <laughs> do, she do, she do. <laughs> I'm down, I'm down. <laughs> It's okay oh, have a lot of <sighs> <laughs> <laughs> <laughs> we cannot yeah. it's one big boy three years old. Yes. this is what uh, uh, how much of the big one you have uh well 10 years okay 10 years ago or 10 years old, oh, ten years old. Yeah. It's the oldest one. Okay. <laughs> And how much of the big ones? How much? Uh, I mean, how many? How uh, many kilo? How many of big ones, like males? It's, it's like one, two, three. Oh, you buy five. Ah, okay. five. Eat. No <laughs> It's boring Yeah, it's boring Now how much of a kilo of food he eats? Uh, eight chicken per day Eight chicken per day? Yeah. Wow <laughs> Per day two thousand more and Okay But do they uh, sometimes fight or they... They have, play They play Sometimes yeah. But the uh, play looks dangerous for people like this strong, a, yeah strong. Okay, yeah. 1, 2, 3. And together, pull the tail. Athink, athink, yeah. Ay, madam, madam. Oh, no. yeah, yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. <laughs> you, you see, really? Really? Dziękuję. <laughs> One, two, three. Yes. Thank you, very much. Okay, oh boy. Big boy. Big boy. Go to see another tiger? Oh yes, please. Yes, please. First, the the Come on. Take this. Uh, okay, sir. Uh, this you one. come with him. With me. Okay. Where you come from? We are from Poland, but actually Poland? we live yeah. in Netherlands. I'll yeah. it Yeah. Wow. I will put the camera like that. Or maybe like that. Yeah. He wants this one. He wants this, this one, one, camera. No, he wants the camera. Yum yum. <laughs> he plays, uh, he bring a phone. <coughs> Look like, like a phone. You want to... you. What muszę zrobić? Tak? Tak? Tak? Tak? you with the camera? Yeah. Mm. Oh. Think you can keep it. No. Okay. Oh he he don't like camera. Okay. No, she wants to eat she oh. wants to play oh. camera. <laughs> It's big big That's But do they live also uh, in the forest freely somewhere in Thailand or yet we have another two from oh. Kubola Okay. Yeah. Like a national park. Yeah, big two. Okay.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 Okay, 20 years. In the cavity, uh, in the wild, y, not not too much, around ten year. Because they what they, they fight. Or yeah, When When when they sick, no have negative medicine. Vaccine, yeah. And not. Yeah, yeah, yeah, yeah exactly. Yeah. But in here, when they're sick, we have. Mm. Uh, we, we have, have doctor. Vet okay. mate. <laughs> Veterinarian. Beautiful. Beautiful eyes. I never see so close this eyes. And the small one is here the three months. The small one. <coughs> three months. Three months and five months two tiger in. Two tigers. Yes. Okay and different size. Oh, She likes it, huh? Eh? Yeah. No, no, your say No, no, นะ not A few moments. Huh? Wow! Yes, good yes, yes, well. Nice, nice. What's <laughs> the <laughs> mm. Rainy. Beautiful. Yes. I amazing. Amazing. amazing. You are amazing. You <laughs> like it, your camera. I yeah, think you won't stay with game yeah. with your camera. But luckily, he looks there. <laughs> And I will do something like look. To by było na tyle, tutaj panowie nas ochraniali, że tak powiem, było naprawdę super Nie ma się właściwie czego bać, one są takie no, ospałe Ale mówią, że samice są bardziej agresywne, nie? No, widać po samcach, że są tacy, tacy ospali, nie są na żadnych narkotykach, także... Musimy się coś O, with the cat. Yeah. Yeah, <laughs> You want yeah. Yeah. yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Want one <laughs> you want this? Here in the back? <laughs> yeah, it's good. Exactly. Thank you. Thank you very much. Thank you. Okay. Thank, you. Thank, you. Thank, you. Thank you. Thank you. Thank you, Tiger. Thank you, big Tiger. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Tutaj, co robić i nie robić, jeszcze sobie zobaczcie, chociaż już widzieliście. Możemy walk the park freely now. Możemy okay. Czyli jeszcze możemy chodzić po parku chyba nie ma jakiegoś limitu czasowego. Zobaczcie na te oczy. Mi się chce. Ten ma trzy miesiące. O. Jakaś akcja się dzieje. Tutaj pani z nimi siedzi? Jeden jest trzymiesięczny, a ten większy jest pięciomiesięczny. Osob młodszy. Czyli na dwa miesiące pierwszy. różnicy i taki duży już jest. Tak, bardzo duże różnicy. Z nimi też można sobie zdjęcia. Sobie. Też można właśnie sobie zrobić z nimi zdjęcia, wejść tutaj do nich. Ale zdaje mi się, że mają troszeczkę... O, jak się słucha ładnie. Proszę, żeby braciszka nie ruszał. Piękne. O, jak się bawią, fajnie. Mi się zdaje, że właśnie z młodszymi trochę pazurki takie mają, nie? I są trochę jeszcze nieusłuchane. Ale ten trzymiesięczny piękny. Chyba pani treserka jest. Właśnie go uczy od małego chyba. Zresztą jest mniejszy ten trzymiesięczny, więc... Oj, oj! Trochę zobacz, co go gryzie. Ale piękne są. Bardzo miękka sierść o dziwo myślałam, że jest taka bardziej twarda. Ale bardzo mięciutkie są. Piękne ogony silne. <śla> <śla> Kamera jest cała <sama> w sierści. <śla> Aparat <się> znaczy. Nagrywaj, <śla> nagrywaj Chyba samiec chce wejść do samic tutaj, obsikuje teren cały czas. No, tu są druty z prądem, muszę uważać to bardzo. Naprawdę te małe, ten 3 miesięczne po prostu jest taki piękne, Prześliczne. Tylko ja wiem, że takie że takie Ale zaczęło padać. Dzisiaj jest taki dzień średni, nie? Ale jest zarąbiście gorąco, dalej, tak duszno strasznie. Że wygląda jak Ulizaniec. Tu są jeszcze tygrysy. W ogóle ich jest tutaj pełno, nie wiem ile ich jest. Tu są imiona. Tanktaj. Tank -tai. Tank tai. Nie wiem co ja mówię, ale.. O, z drugiej strony będzie można to lepiej nagrać. Ten się nazywa Garfield. Garfield? Garfield Garfield Oj, cześć Ale piękny jesteś Idziemy dalej Chociaż tutaj już nie ma zbyt wiele One są wszystkie w klatkach, także Właściwie podwójnych To są daty urodzin 17 październik 2019 roku Trzyletni Tygrys, tutaj tak samo Ale jest dużo, raz, dwa, trzy Trzy na sobie i jeden tutaj To jest taki rozbudzony Zobaczmy dalej. No niestety, tutaj się nasza wycieczka kończy. No, można sobie jeszcze na te schodki podejść. Jeden leży na stole. A tutaj jest cała ekipa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Niektóre są razem, niektóre osobno. Chyba chodziło o to, że są niektóre bardziej agresywne. Albo nie mogą się rozmnażać. Jest to może kontrolowane. Tutaj. Nie pies, ale... Inaczej nie wiem jak go przywołać. Są jaj. Są jaj. Są jaj. Nie lubisz tego imienia? Czy co? Tak jak mówiliśmy wcześniej, no to nie wyglądałem na naćpanę. Bardzo dobrze są tutaj traktowane. Widać od małego mają tresera i tak dalej są przywiązywane do dotyku właśnie ludzi i dlatego można, można z nimi normalnie, normalnie wchodzić do tych klatek. Wiadomo, że jest prąd. No, no, wiadomo, no. Tylko czasami my coś tam przynosimy, jak, jak, jak na przykład stabilizatory czy inne rzeczy i one chcą się tym bawić po prostu. Także jak to koty. Wtedy, wtedy odganiali, tak jak będziecie widzieć na filmiku, odganiali je. Mówi, mówił, że to jest Prey. Czyli zdobycz. No. no ale ogólnie, no to, to tak bliska w ogóle dotknąć tygrysa no to u nas czy w Holandii, czy w Polsce, no nie wiem. No nie, no to Ciężka. trochę to kosztuje, ale to jest tak. niepowtarzalna okazja. Tak, tak, tak. Naprawdę zobaczyć taką wielką bestię i ją jeszcze dotknąć. Te oczy przeszywające taki wzrok piękny. Są koty są piękne, a tym bardziej tygrysy. Idziemy się dziś schronić, co? Tu nic nie ma. Idziemy jeszcze zobaczyć tutaj? Dziękuję. Jeszcze ostatni, ostatni pik. Dziewczynka, zwłaszcza Tygrysa. Jego najmniejszego? Nie, tego średniego. z niego. Pan tak, kamerę i tak. dla tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. only tak. Tak, yes. Ok, więc tak. Tak. Tak. Super było, nie? No, trochę małe, ale główną atrakcją jest wejście do klatki. Chociaż są też inne miejsca, nie? Następne miejsce jest 23 km dalej. Tam już jechać nie będziemy. Zapraszamy Was do wyjścia. Na razie, ziomek, dzięki. Podobała ci się kamera, nie? Dzięki